Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy na wróżbach live z okazji Nowiu Księżyca. Dzisiaj o 23:58 czyli w nocy jest Nów Księżyca. Z tej właśnie okazji mamy dzisiejszy live'ik z wróżbami. Witam Marku, witam Magdo, witam Moniko. Cieszę się, że jesteście. Moi kochani, chciałam dzisiaj wspomnieć o tym nowiu, ponieważ oczyszczanie. Wnów Księżyca oczyszczamy. Oczyszczamy wszystkie negatywne energie, negatywne konflikty, negatywne osoby. Oczyszczamy lub odcinamy. I chciałam. Halo, cześć Joanno. Yy, chciałam powiedzieć, że do tego potrzebujecie szarą świecę. Na przykład taką, którą ja tutaj mam. Malutką lub normalną, taką długą, szarą świecę. Nie bierzcie czarnej, ale weźcie szarą, ponieważ czarna to jest. Yy, wiąże się być może z czarną magią, możecie coś zrobić. Za silnie, ale szara świeca, zobaczcie kochani, szara świeca y, jest do oczyszczania dobra, ponieważ ciemny kolor ma być, tak? Czara, szara albo czarna, ale czarna, tak jak mówię, nie bierzcie. Szarą świecę zapalcie i spiszcie wszystkie swoje intencje kogo lub co chcecie oczyścić lub odciąć nawet. Na przykład chcecie odciąć jakąś osobę, która Wam... Nie sprzyja, która wam zazdrości, która wam was obraża czy stwarza po prostu to, że nie jesteście szczęśliwe, tak? może jakaś osoba toksyczna. Odcinacie tą osobę. Przypominam, że odcinanie i oczyszczanie to nie jest to samo. Jeśli odcinacie tą osobę lub rzecz, to odcinacie ją tak jak nożyczkami lub kosą. Ta osoba ma na zawsze zginąć yy, z waszego życia. Natomiast jeśli oczyszczacie, oczyszczanie to jest oczywiście jak pranie, jak pozbywanie się brudu, tak? Oczyszczamy wszystkie konflikty, wszystkie złe emocje, zazdrość, wszystkie zdrady, wszystkie y, depresje, wszystkie osoby, które nam szkodzą, y, wszystkie plotki, y, długi i tak dalej. Czyli y, chcemy, by to się unormowało, by wróciło do normy, by było jak na początku na przykład piękne, tak? czyli oczyszczamy wszystkie złe emocje na przykład w związku. tak? Pamiętajcie, że oczyszczanie i odcinanie jest zupełnie co innego i musicie uważać, co odcinacie, a co oczyszczacie. Dzisiaj oczywiście możecie już teraz po, po tym lajfiku zapalić tą szarą świecę kochani, i y, napisać na karteczce, czy na kartce dużej wszystkie intencje, y, co chcecie oczyścić lub co chcecie ewentualnie odciąć i tą kartkę włożyć pod świecę, tak, jak, jak zapiszecie, czyli pod świecę i niech ten płomień, czyli żywioł ognia tutaj y, y, po prostu no, y, realizuje Wasze intencje. Jak zobaczycie, że świeca będzie dopalać się do końca, to spalcie tę kartkę z tymi intencjami w Waszym ogniu, w Waszej intencyjnej świecy. Uważajcie, ponieważ nie możecie wziąć za ogromnej świecy, tak? jakiejś gromnicy ogromnej świecy, ponieważ każdy rytuał jest silniejszy i yy, yy, pra, prawdopodobny by się zrealizował, jeśli świeca jest realnej wielkości i ma się spalić ona sama do końca. Na przykład dlatego ja kupuję małą świecę, ponieważ wiem, że ta świeca na przykład potrzebuje 2-3 godzinki. Jak ją zapalę w intencji po tym lajfiku, to ona się do mm, północy dzisiaj w 3 godziny spali. Ona ma się samoczynnie do końca spalić, tak? Jeśli dzisiaj nie macie takiej świecy, to zapalcie po prostu białą, małą świeczuszkę lub biały zapalnik, i zróbcie to z białą. Oczywiście żadnych innych kolorów nie polecam, tylko białą, ponieważ jest to świeca neutralna. Kochani, także dzisiaj w pełni księżyca lub jutro oczywiście przez następne 7 dni, czyli przez następny praktycznie cały tydzień możecie robić ten rytuał oczyszczania, ewentualnie odcinania. Yy, możecie robić go codziennie, ponieważ od yy, pełni Księżyca dzisiaj w nocy, która jest o północy, tak, yy, przez 7 dni ta energia Księżyca jest jeszcze aktywna i silna. Także zapraszam Was do oczyszczania wszystkich emocji. Oczywiście jeśli oczyszczacie, to na końcu mówcie też, że przyciągacie samo szczęście, sam pozytyw, same pozytywne emocje a wszystko to, co złe, co negatywne, żeby od Was odeszło. Kochani, yy, taka informacja na, na początek. Teraz zapraszam Was do kupowania znaczków. Yy, znaczki są pod yy, lajfikiem. To jest symbol dolarka i tylko znaczki zakupione, yy, w zależności oczywiście od ceny znaczka, będą usługiwane. Czyli ja potrzebuję znaczek, i y, pytanie wasze bardzo krótko, jasno, krótko, konkretnie sformułowane. Żadnych opisów, żadnych długich zdań przecinkowych, ponieważ ja nie mogę widzieć tego całego czatu niestety. Tylko widzę krótkie zajawki i potrzebuję krótkie pytania z waszymi imionami, czyli wasze osoba pytająca imię i osoba, osoba ukochana wasza, czyli też imię. tak? Kochani, znaczki są małe, średnie duże w zależności od ceny znaczka, małe wróżby to do 10 zł, wróżba z 3 kart, średnie wróżby to cena do 20 zł, wróżba z 6 kart i duże wróżby ponad 20 zł, to oczywiście i wzwyż to są karty z najmniej 9 kart. Także oczywiście adekwatnie do ceny znaczka również, żeby było sprawiedliwie, y, dobieram tak wróżby. Zapraszam do kupowania znaczków i zadawania pytań, kochani, w tę Nów Księżyca. Y, oczywiście w Nów Księżyca są energie silne, też dla wróżb, też dla tutaj naszych y, kart. Zapraszam. znaczki. Mam nadzieję, że już wiecie, jak działają i um, proszę, jeśli ja nie zauważę pytania, to yy, przepraszam, powtórzcie jeszcze raz pytanie krótko, dobrze? Ponieważ nieraz mi szybciutko przeleć to koło nosa, więc nie widzę, ponieważ mam tutaj iPad. W iPadzie nie widzę Waszego całego czatu. Kochani, zapraszam do kupna znaczków i zadawania pytań. Jestem gotowa, oczywiście możecie też mi króciutko napisać yy, czy z kart Tarota, czy z kart Lenormanda lub ja sobie sama wybiorę. Zapraszam do kupienia znaczków kochani. I zadawania konkretnych pytań na tematy miłosne, finansów, pracy, na pytania o rodzinie, o partnerze, o pracy, zmianie pracy, zmianie zamieszkania, przeprowadzce, kupnia, kupnie domu czy wyjeździe za granicę, o finansach. Ale oczywiście najbardziej nurtują Was zawsze te sprawy emocjonalne, prawda? Oczywiście one są najtrudniejsze. Więc zapraszam serdecznie i zobaczymy, karty nam pokażą jakąś wskazówkę. Tam Mareczku, mamy jednego mężczyznę, bardzo się cieszę, niech się dzieje, dokładnie, cieszę się, że jest mężczyzna w, naszych, w naszym gronie, bardzo, bardzo zapraszam mężczyzn również, wiemy również, że no macie różne też sprawy tak, relacyjno-związkowe, emocjonalne. Ponieważ wiem, że dużo mężczyzn też przychodzi do mnie na wróżby indywidualne. Zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne, kochani. Wróżby indywidualne możecie nabyć u mnie poprzez e-maila. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy, adres, mój e e przepraszam, jest oczywiście na moim kanale wszędzie, publikowany. Napiszcie, ja Wam odpiszę o opcjach takich wróżb, o warunkach takich wróżb. Zapraszam serdecznie. Nie widzę żadnego znaczka, kochani. Na razie, nie wiem, zapraszam serdecznie do kupowania Znaczka. Witam Mirosławo, witam Magdo, witam Joanno, witam Mała, witam Was dziewczyny, witam Was chłopaki, jeśli jesteście w większości. Także zapraszam do kupna znaczka. To jest symbolik dolarka pod czatem. Kliknijcie tam i zobaczcie już według wskazówek YouTube'a, co należy tam. Dalej zrobić, kochani. Po zrobimy sobie, kochani, Rytuał, każdy dla siebie. Być może jak ja zrobię swój rytuał, to puszczę Wam to też na moim kanale. Mam taką y, tam y, przedziałkę y, rytuały, afirmacje. To musicie poszukać na moim kanale. Są tam podobne rytuały. Możecie sobie przeprowadzić taki rytuał z moim rytuałem z kanału. Jak nie wiecie jak lub y, Pierwszy raz robicie taki rytuał oczyszczający z magią świec, z żywiołem ognia, to poszukajcie na moim kanale. Ja tam nagrałam już wiele takich oczyszczających rytuałów, także możecie zrobić z moim filmikiem. Tylko musicie poszukać oczywiście odpowiedniej zakładki z tymi rytuałami. Zapraszam, nie widzę żadnego znaczka kochani. Jeszcze poczekamy. Jeśli nie będzie znaczka, no to w takim razie poczekam jeszcze, ale jeśli nie będzie, to zakończę, by zrobić rytuał swój. Pamiętajcie, że jest pełnia księżyca. W pełni księżyca karty są oczywiście naładowane energią księżyca. Ja dzisiaj też wystawię w nocy swoje karty, by oczyścić Dobrze, Madziu. Jeszcze chwilkę. Dobrze, Madziu. Czekam, czekam. Dzisiaj też wystawię swoje karty w nocy, w blasku księżyca, w tym nowiu księżyca, by nabrały energii księżycowej. To jest też taki rytuał. O, tu wypadła mi jakaś karta, kochani. To jest paś monet. Paś monet, czyli być może jakiś mężczyzna zada pytanie, kochani. Mężczyzna, który szuka stabilności, stabilności w relacji, stabilności finansowej czy zawodowej przygląda się, szuka myśli lub jakaś tu młoda osoba lub wasze dziecko lub jakiś wasz nowo poznany młody partner myśli o stabilnej relacji, ktoś poszukujący, zastanawiający się nad stabilizacją. Ktoś taki być może zada mi teraz pytanie. Zapraszam. Czyli temat stabilizacji, temat ewentualnie zarobków, nowej pracy lub temat stabilizacji w relacji. prawda? To jest też no, dręczący nas temat często. Czekam kochani na wasze pytania, moje karty już są oczyszczone, potasowane, więc y, będę się cieszyła wam tutaj coś powróżyć. Tak, mamy Madzia Kownacka, Madzia Kownacka, dobrze. Dobrze, Madziu, czekam na Twoje pytanie, kochana. Madziu, jakie masz pytanie do kart? Co Sławek myśli na mój temat? Dobrze, co Sławek myśli... O Magdzie Kownackiej. Lenomart. Lenormand, okej. Okay. Dobrze, Madziu. Co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej? Ok. Skup się Madziu, Lenormand, ok. Odstawimy teraz w takim razie Tarota. Skup się Magdziu na Sławku. Wizualizuj go, myśl o nim, ale nic nie sugeruj, żadnej odpowiedzi. I zobaczymy, co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej. Kochane karty Lenormanda, powiedzcie, co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej. Powiedzcie karty, co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej.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 Co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej? Co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej? Co Sławek myśli o Magdzie Kownackiej? Dobrze, kochana Magdziu, mamy tutaj już w przełożeniu kart zaproszenie na spotkanie na miłą, sympatyczną randkę lub rozmowę, wiadomość Wiadomość, która przyjdzie od Sławka do Ciebie, czy zaproszenie, tak? Ym, może być normalna wiadomość no, przez WhatsApp, Messenger, czy tam przez SMS, czy może zadzwonić i zaprosić Ciebie na spotkanie. Yy, miło, sympatycznie spędzony czas. Tego on chce, to myśli, tak? Yy, Przeprosiny ewentualnie, jeśli coś jest między wami, yy, nie wiem, yy, źle, tak? To być może coś przemyślał, przeprosić, chce przeprosić, zaprosić, czy po prostu porozmawiać. Nowy początek. Nowy początek, uleczenie wszystkich starych spraw, tak, i yy, yy, nowa szansa. Dziecko mówi o nowym początku i yy, ten nowy początek ma być lekki. Tak jak dzieci się bawią, tutaj jest pełno zabawek, tak, ma być lekki, zabawny, przyjemny dla Was i... Ta tęcza mówi o Waszym wyleczeniu, uleczeniu wszystkich złych czy jakichś niejasnych, nieklarownych spraw, które były przeszkodą. Tak? Odezwał się. Dobrze, bo było brak kontaktu. No to się odezwał i na, dlaczego się odezwał, kochana? Będzie randka, będzie spotkanie i tutaj jeszcze, kochana, chce nowego początku. chce zacząć wszystko na nowo. A mówiłam, że się odezwie, prawda? Więc e, e, chciałby też być lojalny, wierny, przyjacielski, zaufany. Chciał, żebyś mogła na nim polegać, na, nim licz na niego liczyć, żebyś mu zaufała. Chciałby być tobie, ch znaczy to, co on myśli, tak? E, chce być tobie pomocny, pełen zaufania. Chce być oparciem, przyjacielem. Dla niego to, co on myśli, jest fundament przyjaźni bardzo ważny, tak? No być może łączy Was oczywiście przyjaźń plus. To też y, może być y, taka tutaj interpretacja. Natomiast być może jest to Twoja bratnia dusza rzeczywiście, tak? Bratnia dusza to znaczy rozumiecie się bez słów. Jakby porozumienie jest na poziomie duchowym, tak? Nie musicie dużo mówić, dużo objaśniać, żeby się dobrze zrozumieć żeby była między wami ta magiczność, ta chemia ta, y, to zrozumienie to, to zaufanie tak? Y, to co on myśli o tobie Magdziu, to to, że chciałby, żeby sprawy teraz jak się on odezwał i się bardzo cieszę z tego względu y, jak, on cię odezwa, jak właśnie on się teraz odezwał chce on, żeby wszystkie sprawy potoczyły się między wami dobrze tak? Y, po, pozytywnie żeby wszystkie niejasności, nieklarowności, które tutaj są pokazane w formie czarnych chmur, by one przeszły, tak? Przeminęły z wiatrem, że tak powiem i żeby nastało słońce. Czyli tutaj dwa razy wyjaśnienie tych jakichś, nie wiem, turbulencji, które były, czy niejasności, które były dwa razy mamy praktycznie tutaj pokazane. Chciałby on, żeby bardzo pozytywnie się między Wami wszystko rozwinęło, tak? Bo ciany znamionują zawsze dobrą nowinę. E, oczywiście w takim najbanalniejszym e, też tłumaczeniu tych kart jest dziecko i bociany. Być może chciałby mieć z Tobą potomstwo, e, być może myśli o dziecku z Tobą, być może myśli o ciąży, e, być może myśli, czy Ty jesteś w ciąży, czy Ty zaszłaś w ciąży, być może e, tutaj są jakieś takie jego marzenia czy plany, Tak. Ponieważ dziecko plus bociany to oczywiście też ciąża, to jest też temat ciąży. Oczywiście nie każdego to dotyczy, tak? Ten temat, bo to już tylko jest wybiórczo, ale tylko symbolizuje tutaj, jakby daje taki akcent, że jest ta tematyka również ukryta w, tym, w tych kartach. Ale najbardziej mi tutaj bije, że z tych kart, jakby energetycznie, że on by chciał nowego początku, nowej szansy wyleczenia, wszystkie jakieś tam zadr z przeszłości i by wszystko było między Wami dobrze, by wszystko się tutaj dobrze ułożyło. Dziękuję. Także bardzo pozytywne karty. No, naprawdę cztery Magdziu, pozytywne. Nie widzę tu żadnej negatywnej karty. Jakby przyszedł on do Ciebie, odezwał się do Ciebie z dobrymi, pozytywnymi zamiarami. W to nie musisz wątpić, ja to tutaj potwierdzam. I to jest fakt. Także zrób sobie dzisiaj jeszcze rytuał. Możesz nawet wziąć białą świeczkę, biały zapalnik i oczyść wszystkie jakieś niesnaski między Wami. Dobrze. Następny mamy, tak, Maciu, Dobrze. Dobrze. Następny Magda. Magda Kownacka kupiła drugi znaczek. Proszę, zapraszam. Czy Sławek zgodzi się pójść ze mną na wesele siostry? Czy Sławek pójdzie? Bo jak się zgodzi, to nie znaczy, że pójdzie, prawda? Lenormand, ok. Czy Sławek pójdzie z Magdą na wesele Siostry, ok. No były tam blokady w tym, prawda? no poczekaj jeszcze, kochanie, z, z Twoim pytaniem po Magdzie, dobrze? Joasiu, poczekaj jeszcze z Twoim pytaniem, zada, zadasz po wróżbie Magdy, dobrze? Jako trzecia w kolejce, kochana, żebym ja nie wpadła tutaj no, w, jakiś, w jakąś nie, niedobrą kolejność.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 Jeszcze nie jest do tego gotowy, jak widzisz, i to bardzo konsekwentnie się pokazuje, tak? Yy, ponieważ yy, pytania można zadać... Yy. Poczekaj jeszcze, Asiu z zadawaniem pytania, bo teraz ja nie widzę. Yy, musisz napisać później jeszcze raz. Dobrze, yy. Ponieważ dzisiaj jestem sama, nie ma bibiaczka, więc zadawajcie po kolejności. E, dobrze, więc tak, kochana Magdziu, tak jak tamto pytanie było, e, widziałaś, e, szczere i, i wspaniałe i pozytywne, tak tutaj niestety o tym weselu już trzeci raz zadajesz to pytanie i trzeci raz jest ten sam dylemat. Jak widzisz, mamy tutaj dwie e, bardzo ciężkie, złe karty, dobrze? Tutaj mamy jeszcze niewiadomą tajemnicę. Jest to jeszcze owiane tajemnicą, czyli ta tajemnica jest tutaj zamknięta w tej księdze na klucz, czyli on jeszcze nie wie, czy pójdzie na ten ślub, ale raczej nie pójdzie, ponieważ mamy kosę. Tendencja na dzień dzisiejszy jest kosa, czyli przerwanie urwie tą, ten pomysł i będzie tej frustracja on ma też jakąś lęk żeby pójść na to, na to wesele nie wiem dlaczego, nie chce się może pokazywać z Tobą, nie chce się tak daleko y, wysuwać publicznie tutaj jest przerwanie tego czyli nie pójdzie, przerwanie tej, tej, tej, tej y, nie zgodzi się jakby nie będzie chciał w ogóle na, na ten temat rozmawiać, utnie to i tutaj jest frustracja być może nawet Wasza kłótnia, sprzeczka jeśli Ty będziesz naciskać i za bardzo mieć duże iluzje i robić presję, to y, tutaj nawet może dojść do kłótni, awantury, sprzeczki, frustracji, y, jakichś zgrzytów, tak, ponieważ to jest kłótnia, dosłownie tego słowo i frustracja. To, y, też je, To, że on będzie urywał ten temat, unikał tego tematu, tak, mamy kosę, ucinał ten temat, blokował ten temat, jest spowodowane jego lękami jakimiś, tak. Nie wiem, jakie tam są sprawy Wasze Ale są jego lęki tu widoczne I on obserwuje myśli Zastanawia się, analizuje Co ma zrobić Czy ma pójść, czy nie pójść Ale tendencja dzisiaj jest na nie Zdecydowanie na nie Dziękuję kochana Magdo I zapraszam Joasiu Ciebie teraz Możesz Joasiu Zadać pytanie kochanie Masz małą wróżbę, Lenorman, widziałam. I teraz proszę, zadaj mi jeszcze raz pytanie, sobie, żebym zapisała, Joasiu. Tam chodziło chyba, Joasiu, o Kamila, więc proszę jeszcze raz sformułuj mi króciutko pytanie. Zapraszam, Joanno. Joanno, proszę powtórz pytanie. Aha, już znalazłam. Dobrze, czy znajomość z Kamilem? Z Kamilem rozwinie się w coś więcej. Dobrze, czy znajomość z Kamilem rozwinie się w coś więcej? Dobrze, nie wiem, no Joanna zniknęła. Mam nadzieję, że nie ma problemów z internetem. No ale ja odnalazłam to pytanie, więc już wróżymy. Bo nagle zniknęła. Nie wiem, czy jest online, ale już powróżę. To będzie mogła sobie później ten filmik oglądać. Jutro będzie ten filmik na kanale. Joanna i Pamil... Kochane karty Lenormanda, powiedzcie, czy znajomość Joanny z Kamilem rozwinie się w coś więcej, czyli w jakąś normalną relację, w partnerstwo? Czy znajomość Joanny z Kamilem rozwinie się w coś więcej? Czy znajomość Joanny z Kamilem rozwinie się w coś więcej?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 rozwinie się w coś więcej. Na razie na ten moment nie, ale może w, w bardzo długim czasie, być może po trzech miesiącach, coś się tutaj unormuje, ponieważ Kamil Joanno tutaj nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, swoich prawdziwych uczuć, emocji, jest raczej on zamaskowany, czyli maskuje się, tak, tak po prostu symbolicznie ma maskę, przybiera maskę i coś zagrywa, tak? I coś gra, zagrywa, ponieważ tutaj widzę seksualność dużą, seks, przyciąganie seksualne, chemia, no duża seksualność, atrakcyjność, być może między Wami. Myślę, że on tutaj gra... Nawet na dwa, trzy fronty i tutaj chce jakby tylko y, seksualności najpierw. Y, przede wszystkim y, Kamil na razie nie wie, jak się tutaj zdecydować. Ma dwie drogi i stoi tutaj y, na rozdrożu i nie wie, w którą stronę dokładnie on ma pójść. Y, ma dwie, być może, idee, czyli dwa pomysły, i, czy dwie kobiety czy dwa, jakieś dwie, nie wiem, jakieś dwie możliwości i na razie nie wie, co wybrać. Dlatego tutaj, popatrzcie, ma tutaj dwie twarze, nawet trzy twarze ma ta maska i tutaj ma dwie drogi, więc jest pewne, że Kamil na dzień dzisiejszy nie jest gotowy na związek jakiś taki poważniejszy lub na coś więcej, tylko... Tutaj chce związku seksualnego, chce chwili pięknych momentów intymnych z Tobą. Chodzi tu przede wszystkim o seks, ale działa on na dwa fronty lub nawet, nie daj Bóg, na trzy fronty. Na pewno, na pewno niewątpliwie ma dwie partnerki lub dwie drogi i nie wie, którą tutaj na razie wybrać. Jest jednak tutaj karta stabilizacji w w najdalszej jakby tutaj opcji może on się zdecydować na coś stabilnego, rzeczywiście, tylko na razie, na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie jest on sam pewien, ponieważ po pierwsze gra tutaj na dwa fronty i musi dokonać wyboru, którą z Was, którą z kobiet, którą z dróg chce on dalej pójść, chce, chce on wybrać, chce on realizować i wtedy dopiero podejmie jakąś decyzję w sensie stabilności, czyli stabilny związek, stabilna relacja. Ale na dzień dzisiejszy, jak powiedziałam, nie jest do końca szczery. Ty musisz też uważać, by nie dawać się tutaj wykorzystywać i by jakby pomóc mu w tym wyborze tej decyzji, w tym zdecydowaniu się, że właśnie z Tobą ta relacja będzie wspaniała, Ponieważ ty tego pragniesz, tak? Ale on jeszcze na razie nie wie, co sam chce. Także stabilizacja, ewentualnie po jego zdecydowaniu się, po jego wyborze i no długo, długo, długo tutaj trzeba będzie jeszcze mieć cierpliwość, by on się w ogóle zdecydował na coś. I uważaj, kochana Joanno. Uważaj, ponieważ tak mi on tutaj wychodzi, tak? To wyobraź sobie, że to jest Kamil. Dziękuję serdecznie, Joanno. I zapraszam na następny znaczek. Kochani. Zapraszam serdecznie na następny znaczek. Znaczek można kupić pod czatem, symbol dolarka. Tam musicie kliknąć i dalej już YouTube Was poprowadzi według instrukcji. Joanna znowu, ok. Dobrze, Joanno. Napisz mi pytanie, Joanno, szybciutko. Czekam na pytanie, Joasiu. Nie, nie pisz długich zdań, absolutnie, króciutko. Króciutko w punkt. Im krócej, im jaśniej, te, tym lepiej dla kart. Karty nie rozumieją zawikłanych zdań. Czy poznam kogoś online, czy raczej na żywo? Ok. Czy poznam, znaczy w sensie w, do relacji, tak? Pozna partnera, powiedzmy, no bo kogoś to zawsze możesz poznać, tak? Ok. Yy, czy Joanna pozna partnera online? Czy na żywo? Bardzo ciekawe pytanie, Joasiu. Naprawdę, no nie miałam jeszcze takiego pytania. Tak, partnera, ok. Joasiu, jakie chcesz karty? Lenormanda czy Tarota? Napisz mi tylko, jaką wolisz kartę. Jaką wolisz talię, nie wiem. Bo każdy woli jakieś inne wice. Według uznania, ok. Dobrze, więc sobie wezmę tarota dla odmiany. To jest mała, więc masz normalnie z, z trzech kart. Dobrze, ale zrobimy inaczej. Czekaj, bo tu już mi się jedna karta odwróciła. Yy, online, na żywo. Online, na żywo. Zaraz, na żywo, teraz na żywo. Online, online czy Joanna pozna partnera online, czy... Zaraz, tutaj była ta, dobrze. Że kogoś poznasz, to tutaj już mamy, ponieważ jest koło fortuny. Na pewno kogoś poznasz, tylko teraz właśnie pytanie jest, czy online, czy na żywo. Czy pozna kogoś na żywo, czy pozna kogoś na żywo. Czy pozna kogoś na żywo? Czy Joanna pozna kogoś na żywo? Czy Joanna pozna kogoś na żywo? Czy Joanna pozna kogoś na żywo? Mhm. To znaczy, wiesz co, kochana? Poznasz tu i tu. Ale online poznasz y, chyba tego prawdziwego partnera, który się w tobie zakocha, ponieważ tutaj jest król kielichów. Online, czyli pierwsza y, ta wersja, znaczy pierwsza wersja to mi się pokazała, że kogoś na pewno poznasz, ponieważ coś się zmieni. Teraz jesteś pod y, wozem, czyli nie masz nikogo i będziesz na wozie, czyli y, koło fortuny, poznasz kogoś. Sytuacja się zmieni, odmieni, przetransformu przetransformuje. Poznasz kogoś i nagle Coś się po prostu wydarzy Koło fortuny to też jest Karta szybka 10 godzin do maksymalnie 10 dni Także musisz dać gaz kochana I już tam serwo, Jakby to się mówi reszerzować Surfen tak? Szukać Ponieważ online tutaj poznasz jakiegoś króla kielichów to jest facet, no, być może starszy, znaczy na pewno starszy od ciebie, który potrafi ym, pokazać uczucia. Jest uczuciowy, jest romantyczny, jest flirtowy, jest romansowy. Uwaga, jest nawet za bardzo romansowy. Zakochuje się szybko, bezmyślnie i powierzchownie. Lubi flirty, lubi romanse też na bokach, lubi zdrady. Uwaga, żeby nie wpaść po prostu w jakiś, nie wiem, w jakąś trójkę, czy yy, w jakieś nieprzemyślane historie, tak musisz patrzeć też realnie. Tutaj będzie osoba, która będzie pomocna, opiekuńcza, bardzo taka wylewna, sympatyczna, pełna zaufania, zrozumienia, otwarta, delikatna i będzie ta osoba umiała mówić, pisać i rozmawiać o uczuciach, o emocjach. To jest osoba bardzo romantyczna. No i to jest osoba, która kocha romanse, lubi emocje, lubi romantyczność, więc tutaj dlatego mówię, że jest większa szansa, by poznać kogoś online, no bo król kielichów, no to, to typowa tutaj jakaś historia miłosna, natomiast w życiu, czyli offline, czyli na żywo możesz też kogoś poznać, kto cię, kto, komu się podobasz. Lub może już kogoś znasz, kochana, komu się podobasz, kto Cię podziwia, gdzieś w jakimś zespole, nawet może i w pracy, bo tutaj mamy trzy monety, to są sprawy zawodowe, sprawy finansowe, sprawy pracy, ktoś, komu się podobasz, kto Cię podziwia, być może obserwuje, z kim, kto, z kim może współpracujesz, czy w pracy po prostu kogoś znasz, temu komuś się tu podobasz i on Ciebie lubi za... Twoje, nie wiem, czy talenty, czy pracowitość, czy współpracę z innymi. Także na żywo gdzieś tutaj byś musiała się rozglądnąć w środowisku pracy lub w środowisku, jeśli nie pracujesz, czy, y, czy, czy nie masz jakiejś pracy z mężczyznami, to y, w gronie Twoich jakichś znajomych, czy kolegów, czy przyjaciół, ponieważ tutaj ktoś może już Ciebie, tak jak mówię, adorować, podziwiać, czy obserwować, tak? Uwaga kochana, ponieważ no, musisz mieć dużo siły, by kogoś poznać, tak? Musisz mieć dużo siły na to cierpliwości, opanowania, ale tutaj też pokazuje mi się ta karta siły w sensie seksualnym, żebyś nie poznała kogoś tutaj szybko, seks, ciach, na pierwszej rance drugiej, seks i już myślisz, że to wielka miłość. No proszę oczywiście się w ten sposób nie łudzić, ponieważ seks to tylko seks, to tylko fizyczność, to tylko chemia, to tylko hormony, a miłość to raczej potrzebuje czegoś więcej, przede wszystkim czasu. Więc nie pomylić proszę w tych swoich reszerzach, czy online, czy offline, to już nawet nie ma znaczenia, ale w tych swoich poszukiwaniach nie pomylić po prostu tylko hormonów, czyli seksu takiego normalnego z miłością, ponieważ to nie jest to samo, więc uważaj, żebyś nie spotkała też na wilków, którzy Ciebie chcą tylko i wyłącznie wykorzystać. Taka tutaj rada i porada, dziękuję, więc tutaj tendencja do online, prawda, ale i offline, czyli też gdzieś już w środowisku ktoś Ciebie obserwuje. Dziękuję serdecznie, Joasiu. Bardzo fajne, ciekawe pytanie, jeszcze takiego nie miałam, szczerze powiem. I zaczynamy. O, Joanna znowu. No, Joanna i Magda chyba się wyścigują tutaj ze znaczkami. Joanna, następne, dobrze. Zapraszam, Joasiu, zadaj pytanie. Mam zamiar złożyć odwołanie w sprawie urzędowej, jest szansa na wygraną. Dobrze, ale zaraz, moment, nie, nie pisać takich długich tekstów, proszę. Yy, zaraz, odwołanie w sprawie urzędowej. Odwołanie do sądu, będzie to sprawa sądowa? Czy Joanna wygra sprawę, jest to sprawa sądowa, prawda? Bo odwołanie pisze się do sądu, nie do urzędu. Aha, dobrze. Sprawę odwołania. Dobrze, odwołania. Zaraz, o co chodzi? Tak króciutko, nie musi pani pisać absolutnie całych historii, tylko proszę powiedzieć, chodzi to o finanse, o pieniążki, żeby ja mogła się bardziej zorientować. Czy Joanna wygra sprawę odwołania... Finanse, dobra. Czy Joanna wygra sprawę odwołania? Yy, odwołania, sprawę odwołania yy, w urzędzie. W urzędzie, dobrze, w urzędzie. Czy Joanna wygra sprawę odwołania, sprawę odwołania w urzędzie? Sprawę odwołania w urzędzie. Dobrze. Jakie karty? Tarota czy Lenormanda wolisz w tej, w tej sprawie? Mi jest wszystko jedno oczywiście, ale Tarot może pokazać nam dokładniej, ponieważ mamy karty finansów. Dobrze. Dobrze, ja Asiu, to ja wezmę Tarota, ponieważ y, mamy tam sprawy finansowe w Tarocie. Dokładnie. I urzędowe, tak? Znaczy urzędy... Dobrze, zobaczmy, kochana. Czy Joanna wygra sprawę odwołania w urzędzie? Chodzi o finanse. Czy Joanna wygra sprawę finansową odwołania w urzędzie? Czy Joanna wygra sprawę odwołania w, w, dotyczącą finansów w urzędzie? Czy Joanna wygra sprawę odwołania dotyczącą finansów w urzędzie? Czy Joanna wygra sprawę odwołania dotyczącą finansów w urzędzie? Czy Joanna wygra odwołanie dotyczące finansów w urzędzie? Powiedzcie kochane karty tarota, czy Joanna wygra sprawę odwołania dotyczącą finansów w urzędzie? Czy Joanna wygra sprawę odwołania dotyczącą finansów w urzędzie? No tu mamy urzędnika. Znaczy urzędnika bardzo ostrego, który będzie chciał Ciebie tutaj bardzo ostro potraktować. Będzie surowy, ostry, zimny, wykalkulowany. Mamy króla y, króla mieczy. Król mieczy to oczywiście osoba, która myśli tylko na zimno, urzędowo, taktycznie, surowo, y, bez emocji. Ma bardzo y, y, ostre, ostre widzenie sprawy jest profesjonalny w tym co robi zdystansowany bardzo ma ostry język bardzo ostro będzie to potraktuje tą sprawę nie będzie z tobą dyskutował w żadnym wypadku on jest tutaj uważa intelektualnie bardziej doświadczony i przede wszystkim bardzo duży ma autorytet tak, jako, jako jakiś urzędnik, dystansuje się do wszelakich jakichś Twoich tam problemów czy argumentów, jest odpowiedzialny w tym, co robi i tutaj może Ci dać ewentualnie jakieś rady, porady, ponieważ on jest ekspertem, ale jest to osoba ciężka, w, w, jak to się mówi, w konfrontacji czy w, w dialogu, w rozmowie, jest to osoba ciężka. Ponieważ jest takim typowym urzędasem, który jest zimny, bez emocji, nie obchodzą go Twoje jakieś tam problemy finansowe, czy jakieś Twoje emocje, emocje tak? Ym, będziesz miała ciężko poprzez tego urzędnika, powiem Ci, on będzie robił problemy yy, i Ty również podchodzisz za emocjonalnie do tej sprawy. Nie wiem, czy potrzebujesz tych pieniędzy bardzo, czy... Bardzo Ci tutaj zależy, czy, nie wiem, będziesz tutaj histeryzować, czy coś, ale za bardzo mi się pokazujesz y, emocjonalnie w tym wszystkim, tak? Y, musisz, y, nie możesz pójść za ostro na noże z tym urzędnikiem, tylko musisz podchodzić delikatnie, y, musisz mu przyznawać rację, ale go prosić łagodnie, y, delikatnie, żeby jeszcze może Ci dał y, szansę, czy się odwoływać jeszcze raz. Ponieważ tutaj mi się Ty pokazujesz po pierwsze za bardzo emocjonalna, a po drugie yy, nie wiem czy to chodzi o jakieś sprawy z, z Twojej relacji, z Twojego małżeństwa, czy o co to chodzi, czy, czy to chodzi o, po prostu o podatki, czy jakieś zapłaty, czy jakieś jeszcze sprawy tutaj z, z Twojego y, y, byłego małżeństwa, czy związku, czy... czy, czy bo coś tutaj jest, jakaś emocjonalna sprawa z tym związana chyba, ale Ty, bubę też, czyli paś, y, jako paś y, buław, masz y, walczyć o ten cel, owszem, y, znaczy nie wątpić, ale widzę tutaj, że doświadczenia Ci jeszcze brak, jak to zrobić, jak to załatwić, jak to argumentować, jak to napisać, jak to, jak to być może ugryźć, musisz się moim zdaniem kogoś jeszcze fachowego doradzić, Ponieważ jest może jakiś kruczek, żeby złamać tego urzędnika, prawda? Yy, powiem Ci szczerze, że nie widzę w tej chwili Twojej wygranej, nie widzę. Ponieważ brakuje Ci jeszcze doświadczenia, jak ugryźć tą sprawę. Chcesz, chcesz bardzo o to walczyć i, i musisz iść za, za tym celem, żeby jeszcze potem się odwoływać i jeszcze raz odwoływać, jak Ci on, przecież możesz się cały czas jeszcze odwoływać, tak? Później na przykład z adwokatem, tak? Y, jest jeszcze droga adwokacka, znaczy jak to się mówi prawna, ale chodzi o to, że jeszcze brak ci tutaj, y, pomimo, że aktywnie tutaj rzeczywiście zaczęłaś tą sprawę, się odwołałaś, ale brak ci tu jeszcze widzę doświadczenia, jak tą sprawę naprawdę profesjonalnie dobrze y, z paragrafami czy tam z jakimiś y, fachowymi argumentami rozegrać tak, żeby złamać tego urzędasa, ponieważ on będzie tu robił problemy i będzie Ci to odcinał, czyli będzie Ci to jakby od, jak to się mówi, od, odsyłał, czy na razie utrudniał, tak? Także musisz się dowiedzieć u jakiegoś profesjonalnego, fachowego doradcy, jak to zrobić. No to wspaniale, Joanno. Widzisz, Joasiu, napisz mi później, kochanie, w komentarzach albo na e maila Znajdź mój e-mail, kochana, na y, moim kanale i napisz mi e-maila, o co chodzi. Nie musisz tutaj absolutnie na y, publicznym forum tego mówić, tylko napisz mi na e-maila. To y, jeszcze mogę się na tym zastanowić, co tutaj widzę, tak? Ale chodzi o to, kochana, że będzie Ci facet utrudniał, ponieważ uważa się tutaj za takiego urzędasa zimnego i musisz go jakoś złamać, tak? za emocjonalna jesteś, absolutnie nie możesz pójść tam do tego urzędu i płakać lub prosić, to ci nie pomoże on ciebie, ten, ten król król mieczy od razu odetnie bo on nie lubi takich histerycznych scen, nie lubi takich emocji to jest facet, który jest zimny, który jest typowym intelektualistą zimnym i jeśli mu coś nie pasuje, to on odcina mieczem wszystko więc, kochana, nie możesz się tutaj absolutnie zachowywać w sposób historyczno-emocjonalny, his, historyczno tylko opanować emocje i się bardzo profesjonalnie do tematu przyłożyć i napisać tutaj z jakimś innym urzędnikiem lub adwokatem bardzo profesjonalne argumenty. tak? I tylko na tym sposobie możesz to wygrać, kochana. Ale teraz, powiem Ci szczerze, teraz nie widzę wygranej. Tylko jeszcze problemy z tym urzędasem. Dziękuję Joasiu. Nie mamy już, kochani, żadnych znaczków. Zapraszam Was wszystkich na, na wróżby indywidualne. Tak, tak, kochana, będzie się to ciągnęło jak guma w gaciach. Ponieważ... <złuchaj> Dobrze to ujęłaś po polsku, nawet nie znałam tego powiedzenia, ponieważ to było, to ja kładę normalnie na trzy miesiące. Moje karty z reguły są na trzy miesiące ja w tych trzech miesiącach, oczywiście plus minus, bo w tarocie jest czas plus minus taki relatywny, ale w tych trzech miesiącach nie widzę tej wygranej, nie widzę tej wygranej, prawda? Czyli prawdopodobnie będzie się to ciągnęło, bo Ty będziesz musiała się odwoływać, ale pamiętaj moją radę z kart, znaczy, to nie jest moja rada, to jest rada kart że musisz profesjonalnie y, się do tematu przygotować to, co tam piszesz, ponieważ y, y, jeszcze tutaj widzę jakąś taką niedojrzałość, prawda, żeby do urzędu, y, z urzędu do, otrzymać pieniążki z powrotem, y, to musisz tutaj mieć bardzo profesjonalne, silne argumenty, bo żaden urząd nie chce nigdzie wypłacać zbędnych y, pieniążków lub oddawać ich, prawda. Więc y, musisz podejść bardzo, bardzo tutaj fachowo do materii, do tej materii, o którą walczysz. Dziękuję serdecznie, kochani. I no jeśli nie ma już, kochani, znaczków, no to y, skończę dzisiaj ten live'ik, ponieważ będziemy robić teraz swoje rytuały. Pamiętajcie, rytuały na nów Księżyca, na... Y, na oczyszczanie i odcinanie, oczyszczanie wszystkich problemów, spraw negatywnych, negatywnych osób, tak? negatywnych emocji, negatywnych energii z naszego życia. Także kochani, dziękuję Wam za tydzień w weekend, piątek, sobotę lub niedzielę. Znowu zapraszam Was na lajfika. Jeszcze będą te energie nowiu Księżyca. Więc być może w piątek zrobimy sobie tego lajfika, by jeszcze te energie były silne. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Cieszę się, że byliście. Dziękuję Joasiu, dziękuję Magdo. Zapraszam wszystkich, którzy są tutaj, nie chcieli może na forum zadawać pytania na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, czekam na Was. I niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.